Nie pytają Cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Nie pytają Cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem chwała.